Ile kosztuje 14,6 galona benzyny przy cenie 2,70 dolarów za galon? Kupujemy 14,6 galona benzyny, a 1 galon kosztuje 2,70 dolara, czyli 2,7 dolara. Po prostu trzeba to przemnożyć i otrzymamy odpowiedź. Chyba rozumiecie, dlaczego 2,70 dolara to 2,7 dolara. A więc mnożymy. Dla przypomnienia, ułamki dziesiętne mnoży się tak, jakby były liczbami całkowitymi, i dopiero na koniec ustala się miejsce przecinka. W tej chwili możemy więc traktować to jak 146 razy 27. Najpierw mnożymy przez 7. 7 razy 6 to 42, 2 na dole, 4 w pamięci. 7 razy 4 to 28, dodać 4 to 32. 2 na dole, 3 w pamięci. 7 razy 1 to 7, dodać 3 to 10. A więc 7 razy 146 to 1022. Teraz mnożymy przez 2. Ale tę dwójkę traktujemy teraz jak 20, więc muszę tu dopisać 0. 2 razy 6. Wykonujemy absolutnie zwyczajne mnożenie, ignorując przecinki. 2 razy 6 to 12, 2 na dole, 1 w pamięci, to już nieważne. 2 razy 4 to 8, dodać 1 to 9, 2 razy 1 to 2… I teraz dodajemy. 2 plus 0 to 2, 2 plus 2 to 4, 0 plus 9 to 9, 1 plus 2 to 3. Obliczyliśmy, ile to jest 146 razy 27, ale mieliśmy mnożyć ułamki. 14,6 razy 2,7 Musimy więc ustawić znak dziesiętny. Wystarczy policzyć miejsca po przecinku. Tu mamy jedno i tu drugie. To znaczy, że wynik musi mieć dwa miejsca po przecinku. Przecinek będzie więc tutaj. Za 14,6 galona benzyny po 2,70 za galon trzeba zatem zapłacić 39,42. dolarów